Wysoka Rado, otwieram 36. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie. Na podstawie listy obecności, jak i również w systemie informatycznym stwierdzam, że na 15 radnych w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych, więc obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych. Witam pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta Lubaczowa. Witam pana Janusza Waldemara Zubrzyckiego, zastępcę burmistrza miasta. Witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza miasta. Witam panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta. Również witam gościnnie przybył do nas pan Tadeusz Winiarz, dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.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 w punkcie 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Podpunkt 1. Opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. Podpunkt 2. Dyskusja. W punkcie 6. Utrzymanie cmentarzy komunalnych w mieście. Podpunkt 1. Opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. Podpunkt 2. Dyskusja. Punkt 7. Realizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Miasta. Podpunkt 1. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Podpunkt drugi Dyskusja. W punkcie 8. Podjęcie uchwał. W punkcie 9. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami. W punkcie 10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie 11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie 12 sprawy różne, w punkcie 13 zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad, z którym Państwo zapoznaliście się wcześniej, jak został rozesłany, macie Państwo jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? wszyscy radni brali udział w głosowaniu i 15 radnych głosowało za przyjęciem porządku dzisiejszego posiedzenia. Punkt yy, czwarty. przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 29 września w systemie informatycznym ten protokół był umieszczony również do w biurze obsługi rady był dostępny protokół do chwili obecnej nikt z Państwa nie wniósł uwag, ani zastrzeżeń, czy w chwili obecnej ktoś ma zastrzeżenia lub uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? To jest dnia 29 września bieżącego roku. Proszę o podniesienie ręki, przycisk właściwie. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało. Wszyscy Państwo byli za przyjęciem protokołu z, poprzedniego, z poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu piątego. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Bardzo proszę Pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o. Przedstawienie opinii do tego sprawozdania. Tutaj do mównicy, bo tam nie słychać. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie za okres za rok 2020. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku, po przeanalizowaniu otrzymanej informacji dotyczącej działalności wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej, stwierdza, że na, że swoje zadania statutowe w zakresie zaopatrzenia w wodę, otrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta administrowaniu miejskim zasobom mieszkaniowym i lokalowym, funkcjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji, utrzymania komunalnych terenów zielonych y czystości i porządku w mieście oraz utrzymania targowiska miejskiego i działalności strefy płatnego parkowania, utrzymania cmentarzy komunalnych i utrzymania poboru opłat opłaty targowej zakład realizuje w sposób właściwy. <śmiech> wyżej wymienionym w okresie sprawozdawczym została przedstawiona szczegółowa realizacja poszczególnych zadań oraz planu finansowego według klasyfikacji budżetowej, dochodów i wydatków w poszczególnych działach. Komisja przeanalizowała również to sprawozdanie budżetowe i nie wnosi uwag, nie wnosi uwag. opiniuje sprawozdanie pozytywnie i wnioskuje, o przyjęcie powyższej informacji do właściwości przez Radę Miejską. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. <śmiech> Otwieram dyskusję w obradach uczestniczy jak na początku witałem Pan Dyrektor. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, to w ramach dyskusji, to proszę bardzo. Pan Marek Małecki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bo my właśnie na posiedzeniu w dniu 25 teraz października, na posiedzeniu komisji, przy analiza, analizowaniu tego sprawozdania wyłoniła się dyskusja w zakresie działalności, znaczy to w taki sposób pozytywny, konstruktywny. Chcieliśmy tutaj przedstawić problem, jaki może nas spotkać, bo chodzi o utrzymanie dróg gminnych i osiedlowych w sumie. I tak jak w tym roku, w znaczy minionym okresie, w sezonie, to zima dała nam się mocno we znaki. I tutaj z panem dyrektorem dyskutowaliśmy, czy aby te pojazdy, które brały udział w tej akcji zimowej w 2019, znaczy 20 na 2021 rok, czy sobie poradzą z 2021 na 2022. No, nikt z nas nie może, że tak powiem, założyć, jaka ta zima będzie, aby była jak, naj, jak najsłabsza w sensie takim zimowym, bo na pewno rodzi to duże problemy, a, a jeszcze większe koszty. I to są pieniądze, zawsze mówię, wyrzucone w błoto, bo za chwilę słońce błyśnie i faktycznie zrobi się z tego woda. A naprawdę są to duże koszty w skali miasta. Nie? I tutaj myśmy sugerowali jako komisja, że te czasy przyjazdu tych sprzętów, bo to są właściwie trzy ciągniki i one sobie radzą doskonale na drogach osiedlowych, wąskich, gdzieś tam jakichś krętych, ciasnych, no to jak najbardziej te ciągniki są w sobie w stanie sobie poradzić. Ale proponowaliśmy, żeby rozważyć taką możliwość wzorem lat takich ubiegłych poprzednich, jeszcze odległych, jeszcze jak te zimy były. To tutaj na terenie miasta była jedno piaskarka na, na samochodzie niekoniecznie ciężkim, bo to im cięższy, tym większe ceny. Wiadomo, my takiego pojazdu nie, nie mamy w swoich zasobach. Musiałby być to jakiś zewnętrzny nośnik na, pod kątem wynajmu. Ale właśnie, żeby może przemyśleć taki samochód na te drogi, takie faktycznie już tutaj w okolicy Rynku rynku i, i, i całej tej pozostałej części miasta. Byłoby to na pewno dużo praktyczniejsze, dużo szybsze, jeżeli chodzi o reakcje, bo w tej chwili na przykład nawet te czasy odśnieżania dochodziło do do 10, 11, do 12 godzin. Od momentu wyjechania tych sprzętów, to wracały po 12 godzinach dopiero do bazy. A ludzie oczekują, wiem to po swoich drogach powiatowych, to, to przerabiamy co roku, że oczekują tej natychmiastowej reakcji, co, co właściwie jest niemożliwe, bo to po prostu natychmiastowa to... Wiadomo, jak takie sprzęty mają po kilku godzinne trasy, no to jak jest w tym momencie gdzieś tam, to nie ma go w tym momencie w innym miejscu. I to trzeba sobie zdawać sprawę. Ale tutaj komisja wnosi, tak, pod, że tak powiem, do pana burmistrza pod przeanalizowanie tego i ewentualnie zastanowienie się, czy... Czy na tą, czy może na następną zimę, bo też z panem zastępcą burmistrza rozmawialiśmy o, o takim jakimś odrębnym tworzeniu, którym by się może zajmował drogami, bo tych problemów nie tylko zimowych, ale letnich jest cała masa. Dróg też nam dochodzi i tych utwardzonych, przebudowanych. Także to tylko taka refleksja, że tak powiem komisji, która w, w, wyszła w trakcie dyskusji na naszym spotkaniu. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa zabierze głos w dyskusji? Nie widzę, więc stwierdzam, że Wysoka Rada informację przyjęła do wiadomości. W punkcie szóstym utrzymanie cmentarzy komunalnych w mieście, tutaj również poproszę Pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Również w dniu 25 października Komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się z opinią, ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie miasta Lubaczowa i Komisja po zapoznaniu się z zakresem i prac, czyli zakład administruje i utrzymuje cmentarze komunalne przy ulicy Ofiar Katynia oraz przy ulicy Kościuszki i w tym zakresie zakład wykonuje czynności związane z pochówkiem, dba o czystość i porządek na cmentarzach, sprawuje nadzór nad obiektami i imieniem domów pogrzebowych, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych. Szczegółową realizację planu finansowego Również załączoną do tego sprawozdania komisja przeanalizowała i pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Zakładu Miejskiego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w części dotyczącej utrzymania cmentarzy i wnioskuje o przyjęcie powyższej informacji do wiadomości przez Wysoką Radę. Dziękuję, Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, otwieram punkt dyskusji. Czy ktoś z państwa radnych w temacie cmentarzy chce zabrać głos? Panie przewodniczący jeszcze Proszę może. bardzo, pan Marek Małecki. To też, tylko tak szerzej chciałem powiedzieć, bo komisja trwała dosyć, że tak powiem, może niedługo, ale dosyć dużo rozmawialiśmy na terenie, też na temat działalności cmentarzy. Wcześniej odbyliśmy taką kontrolę, jaką komisja. wnioskowaliśmy, Złożyliśmy parę wniosków do, do pana burmistrza odnośnie Naszych cmentarzy to są takie kosmetyczne sprawy związane z działalnością, z poprawą jakąś działalności. Chodzi o odbiór śmieci na nowym cmentarzu, zabezpieczenie skarb na starym cmentarzu w okolicy, w okolicy boiska szkolnego przy liceum ogólnokształcącym, jak również spraw porządkowych. Było sporo takich kwestii poruszanych też przez mieszkańców związanych z wycinką tych drzew, które w sposób mocny zagrażały bezpieczeństwu raz, że ludzi, którzy tam przybywają, jak również i pomników, grobów, prawda, że, że była realna taka szansa, że przy jakichś dużych wichurach, a takie mamy w ostatnim czasie, zresztą doświadczamy dosyć często, było zagrożenie ze strony tych drzew. Tutaj miasto odrębnym, w odrębnym zakresie, tu już bez udziału gospodarki komunalnej, mieszkaniowej zleciło wycinkę oraz zabezpieczenie tego wszystkiego, co tam pozostało. Myślę, że to już będzie na tyle bezpieczne, że nie zrobi nikomu krzywdy, jak również i tym obiektom, które tam są. No, ludzie też dosyć często zwracają uwagę nam jako radnym i tego odnośnie tej czystości, no ale to zawsze masa ludzi wokół swoich grobów robi porządek. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach swoich możliwości, i tych prawda, kadrowych i, i finansowych, również stara się tam stawać na wysokości zadania. Na pewno pewne rzeczy trzeba zrozumieć, że wszystkiego aż tak dokładnie się nie, nie da zrobić, bo na pewno wymagałoby to na pewno dodatkowych rąk do pracy, a z tym jest trochę problem, bo sami widzimy teraz ile na przestrzeni ostatnich miesięcy, tygodni, ile się odbywa pogrzebów na tym cmentarzu. Jest tylko dwóch ludzi, którzy się tym zajmują. Też i soboty, niedziele niedzielę wchodzą w rachubę, także trzeba też dni te pracujące w dni wolno odebrać. No tak jak już mówiłem, no, nasza opinia, tutaj wrócę do opinii jest pozytywna. Prosimy o przyjęcie tej wiadomości. A na pewno jeżeli ktoś by chciał jeszcze w dyskusji zabrać głos, to zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu Markowi Małeckiemu. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze w dyskusji? Pan Stanisław Kusek, proszę bardzo. Wysoka Rado, panie burmistrzu. Chciałem zwrócić uwagę na jeden temat dotyczący cmentarzy. Przy starym cmentarzu na dole od strony łąk wykonany został płot z porządnych płyt żelbetowych. To mi się po bardzo podoba, natomiast trzeba by się zainteresować załóżmy z wykonaniem tam parkingu przy tym płocie. Myślę, że nie byłyby to jakieś potężne koszty. Należałoby trochę tam odkrzaczyć ten teren. Bo krzaki urosły już tak gdzieś na wysokość pewnie 2 metry. I po prostu utwardzić pazmy jakimś kamieniem i wyznaczyć miejsca postojowe i w ten sposób temat byłby załatwiony. Zwłaszcza w, w okresie powiedzmy wszystkich świętych jest problem bardzo poważny. No. i teraz tym bardziej jest, będzie problem, bo te roboty drogowe idą. Wszystko jest rozkopane, więc należałoby powiedzmy ja sobie zdaję sprawę, że w tym roku może to nie wyjdzie, ale nie byłyby to jakieś na pewno duże koszty, a problem by zniknął. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Czy ktoś z Państwa? Pan Wojciech Mamczur, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Rewizyjna, chyba to było w tamtym roku, Miała spotkanie, na prowadziła kontrolę na cmentarzu tym nowym i tam żeśmy stwierdzili, że stawianie grobów jest nierówne. A więc ja mam tylko takie pytanie, czy Zakład Gospodarki Komunalnej coś na ten temat zrobił, żeby te wszystkie groby były równo stawiane? Żeby te alejki były wytyczone tak jak się należy, żeby nikt nie wychodził poza te alejki, bo jedni chcą sobie tak postawić, drudzy chcą sobie tak postawić. Czy jest to już tak uregulowane, w te, to, ta, ta sprawa tej, tych równych alejek, równych grobów? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. To Pan Dyrektor na to pytanie będzie odpowiadał teraz, czy w późniejszym terminie odpowie? W późniejszym. Dobrze, no to Panie Wojtku w późniejszym terminie będzie miał pan odpowiedź. Pan Marek Małecki, bardzo proszę. Tam dyrektor w późniejszym terminie to odpowie, ale myśmy również tą sprawą też, co komisja rewizyjna, też żeśmy zwracali na to sprawę uwagę. I tam jest po prostu sytuacja taka, że same te piwniczki i tak dalej, alejki są wytyczane w sposób prawidłowy. One po prostu mają nadane odpowiednio kształt, szerokość od siebie i tak dalej. Piwniczki, czyli te groby nazwijmy, są też w jednej linii usytuowane. Nikt tam nie wyjeżdża w lewo, w prawo ani do przodu do tyłu. Problem polega tylko i wyłącznie na wielkości nagrobków już później robionych przez ludzi. Nie? I tutaj narzucić jakąś taką, nie wiem, wielkość płyty zewnętrznej czy coś tam, no trochę by było nie fair. Jeden chce mieć większą, drugi chce mieć mniejszą, prawda? Jeden bogatszą, drugi skromniejszą. Też widzimy teraz coraz częściej groby takie no nie wiem jak to nazwać, ale które tam odzwierciedlają życie tych ludzi, którzy, że tak powiem, tam spoczywają. I, i tutaj jest problem tylko po prostu tej wielkości tych nagrobków. Nie? i Tu zwracaliśmy uwagę na to, administrator cmentarza również zwraca właścicielom tych grobów, żeby starali się tą linię utrzymać, nie, żeby ona nie odbiegała w taki drastyczny sposób, żeby ktoś tam yy, przechodzący, że tak powiem, nie, nie, nie zaczepił o coś, no, no na pewno już zabraniamy nasadzeń, jakiś drzew. Krzewów jakichś większych, bo one też ktoś sobie posadzi, bo, bo ma taką tego, ale zaraz sąsiadowi to nie przeszkadza, bo śmieci, bo, bo zacienia, bo coś tam, prawda, jakieś mchy się robią. Także generalnie tutaj rozmawialiśmy na ten temat i pan dyrektor zna problem i na pewno będą administratorzy, cmentarza i pracownicy zwracać na to szczególną uwagę, także dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Markowi Małeckiemu. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jeśli nie ma głosu w dyskusji, dziękuję Panu Dyrektorowi za przygotowanie dwóch informacji, tak bardzo szczegółowych informacji i stwierdzam, że Wysoka Rada tą informację przyjęła do wiadomości. W punkcie siódmym realizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki i odpadami. E, tutaj Pan Jan Radłowski, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie na temat realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku zapoznała się z informacją na temat realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami miasta Lubaczowa. Polityka środowiskowa miasta Ukierunkowana jest przede wszystkim na zagadnienia dotyczące: punkt pierwszy, ochrony powietrza od ochrony przed hałasem, mające na celu zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcję emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwości hałasu, ochrony wód, czyli zapewnienie odpowiedniej jakości wód, racjonalizacja zużycia wody, właściwa gospodarka wodno -ściekowa. Ochrony gleb i powierzchni ziemi, to znaczy zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej gleby, ochrona przed degradacją. Racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, polegającego na zmniejszeniu zużycia energii, surowców i materiałów. Ochrony zasobów przyrodniczych, mające na celu zachowanie tych zasobów z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych i racjonalna eksploatacja lasów, doskonalenia i racjonalizowania systemu gospodarki odpadami, co ma przyczynić się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i zwiększenia poziomu odzysku, rozwijania współpracy z sąsiednimi gminami oraz prowadzenia skutecznej akcji edukacyjnej. W ramach programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami zrealizowanych zostało szereg zadań, z których większa część ma charakter ciągły. Stopień realizacji zadań dotyczy programu. Uwarunkowany był przede wszystkim możliwościami finansowymi miasta Lubaczowa. Gmina Miejska wybiera te inwestycje, które przez samorząd uważane są za najważniejsze i najpilniejsze do zrealizowania w stosunku do poprawy jakości środowiska, życia społecznego, polepszenia zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje realizację programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyjęcie złożonej wyżej wymienionej informacji do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła tą informację do wiadomości i przystępujemy do punktu ósmego podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do pięciu lat nieruchomości składającej się z części działki o numerze ewidencyjnym 5094 przeznaczoną pod ogród przydomowy położony przy ulicy Armii Krajowej. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również komisja na swoim posiedzeniu dnia 25 października 2021 roku zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu, Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa ma pytanie, pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tego projektu uchwały. Yy, drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Lubaczów a Gminą Choryniec-Zdrój w sprawie powierzenia przez Gminę Miejską Lubaczów w gminie Choryniec-Zdrój zadania własnego polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie. Przewozu dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Oleszycach w roku szkolnym 2021-2022. Tu również poproszę pana Janar, przepraszam, przepraszam bardzo, panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 26 października 2021 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po analizie projektu i po uzyskaniu informacji od Burmistrza Miasta oraz Kierownika Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Trzeci projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego. I paragraf pierwszy o treści wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Lubaczowie w budynku przy ulicy Chopena wraz z prawem własności gruntu ułamkowej części działki 5407 łamane przez 8 przypadającej na ten lokal. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu 25 października 2021 roku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 Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. <śmiech> Następny czwarty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 649 łamane przez 5 położonej w Lubaczowie na zapleczu ulicy Pułkownika Dąbka i Rada Miejska uchwala co następuje w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze ustnego, e, ograniczonego przetargu nieruchomości, niezabud nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 649 łamane przez 5 położoną w Lubaczowie na zapleczu pułkownika Dąbka. Pana Jana Radłowskiego proszę o opinię.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 Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem, za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami 649 przez 6 i 650 przez 19 położonej w Lubaczowie na zapleczu ulicy Pułkownika Dąbka Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubaczowie na zapleczu ulicy Pułkownika Dąbkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami 649 przez 6 i 650 przez 19. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 25 października 2021 roku zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz pana burmistrza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 Szósty projekt uchwa uchwały w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego pamięć pułkownika Stanisława Dąbka przy ulicy Unii Lubelskiej. Y tutaj poproszę Panią Małgorzatę Strycharz, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu 26 października 2021 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po analizie projektu i pozyskaniu informacji od pana burmistrza miasta oraz kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czy ktoś zabierze głos? Pan Wojciech Mamczur. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. E, chciałbym na samym początku mojego wystąpienia powiedzieć, że nie jestem przeciwnikiem budowy pomnika, w żadnym, w żadnym wypadku, jeżeli o to chodzi. I też nie jestem przeciw przeciwnikiem napisu, co będzie po bokach, co będzie jako główny napis. Ale jest, mam problemy, mam wątpliwości w sprawie głównego napisu ze względu na pewne, można tak powiedzieć, niedociągnięcia i może tak powiedzieć, nie, nie przeanalizowania tego wszystkiego. Chciałbym państwu powiedzieć, że w ciągu dwóch dni, a więc wczoraj i dzisiaj, rozmawiałem z IPN-em w Rzeszowie, rozmawiałem z historykiem, rozmawiałem dzisiaj, dosłownie przed sesją, trzy godziny, rozmawiałem z IPN-em w Warszawie na ten temat. Państwo macie przy sobie cały tekst, więc państwo wiedzą, co tu pisze, ale ja przeczytam, żeby mieszkańcy, którzy nas słyszą, żeby widzieli. Hołdzie pułkownikowi Stanisławowi Dąbkowi 1892-1939 obrońcy Lubaczowa w 1918 roku przed wojskami ukraińskimi, bohaterowi wojen niepodległość i granice Odrodzonej Rzeczpospolitej 1918 1921 roku oficerowi bez skazy, dowódcy lądowej obrony wybrzeża podczas niemieckiego najazdu w 1939 roku Wiernemu do końca żołnierskiej przysiędze, kawalerowi orderu wojennego vilituti militari, awansowanemu pośmiertnie na stopień generała brygady, honorowemu obywatelowi miasta Lubaczów, gminy Choryniec i gminy Lubaczów. Społeczeństwo miasta Lubaczowa, gminy Lubaczów, gminy Choryniec i powiatu lubaczowskiego. Marszałek województwa podkarpackiego, leśnicy Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Instytut Pamięci Narodowej. To jest tekst, który mamy przegłosować. Na ostatniej sesji ten tekst żeśmy wstrzymali ze względu no, na takie sprawy jak w tekście, który mamy przegłosować jest napisane podczas niemieckiego najazdu w 1939 roku. Ja zgłosiłem wtedy tekst w taki Podczas niemieckiego napadu na Polskę w 1939 roku. Rozmawiałem dzisiaj z, z ipn em w Warszawie. No, jak powiedziałem, najazdu, to oni powiedzieli, że yy, można tak powiedzieć, że przypomina im się średniowiecze, bo to w średniowieczu najeżdżali, a tutaj chodzi o napad na Polskę. Teraz jeszcze tak, w starym, w starym tekście, można tak powiedzieć, że stary, ten, co mamy przygłosować jest Kawalerowi Orderu Wojennego Milituti Militarii. Nie ma nazwy Orderu Wojennego Virtuti Militarii. Dawniej była ta nazwa, ale dzisiejsza nazwa jest Krzyża Orderu Virtuti Militari. I w nowym tym, co ja, co, co, co, co ja proponuję w sumie, Kawalerowi Krzyża Orderu Virtuti Militarii. W starym tekście, to znaczy, jeszcze raz się powtórzę, Oficerowi bez kazy. Też na ten temat rozmawiałem w tej sprawie. To powiedzieli, no proszę Państwa, zwłaszcza mi powiedział gościu, nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo mi prosił, żeby tego nie robić. E, powiedział mi, no bez kazy to była tylko ma Maryja. Więc tutaj proponuję zlikwidować tego oficerowi bez kazy, bo rozmawiając, proszę Państwa, z historykiem powiedział, no masą maślane, masą smarowany. Pułkownik to jest oficer, prawda? To po co drugi raz powtarzać oficerowi. Wyskazuje, że już oficer je jest. I proszę państwa jeszcze na sam koniec. Jest tak, społeczeństwo miasta Lubaczowa, i tu proszę zwrócić na to szczególną uwagę, co Państwo będą na ten temat myśleć. Społeczeństwo miasta Lubaczowa, przecinek gminy Lubaczów, przecinek gminy Chorynic, przycinek Gminy Chorynic i powiatu Lubaczowskiego przecinek. I tutaj jest marszałek województwa podkarpackiego, leśnicy, towarzystwo i I teraz, proszę Państwa. W sumie to jest tak niezrozumiałe, bo tutaj wiemy, że społeczeństwo, miasta, gminy i tak dalej, no ale tu wchodzi marszałek i teraz ja proponuję oraz marszałek, oraz, a więc już będzie to jakoś tam rozgraniczenie, bo społeczność, jak dzisiaj czytam w Wikipedii, społeczność to jest e, wszyscy, e, e, wszyscy, e, wszyscy ludzie prawda, zamieszkujący dany, dary ten, natomiast Społeczeństwo, Natomiast społeczność to jest właśnie leśnicy, towarzystwo, to jest jakaś grupa, społeczność jest jakąś grupą. A jeżeli my w, nie wpiszemy tego dla przykładu oraz, no to to będzie takie troszeczkę nie fair. Proszę państwa, ja wiem, że to będą problemy. Ze względu na to, że tak jak rozmawiałem z panem burmistrzem, no aha, jeszcze chciałem państwu powiedzieć, że dostałem reprymendy od pana starosty, nie będę mówił wszystkiego, broń Boże że ja mu przeszkadzam w niewybudowaniu pomnika. Pomnik można budować. Są fundamenty, które na pewno te fundamenty nie będą w ciągu jednego dnia zrobione, tylko w ciągu miesiąca. Rozmawiając, proszę państwa, z, z, z IPN-em to powiedzieli tak, jeżeli wy jesteście, jeżeli chcecie, to jutro proszę mi wysłać tą poprawkę, ja wiem o co chodzi. I tą poprawkę w ciągu paru dni ja postaram się ją zaakceptować. Także proszę państwa, od was teraz zależy, czy my zagłosujemy nad starym tekstem, czy my będziemy przeciw, bo mamy tylko dwie propozycje. Albo zagłosować przeciw, albo za. Już innej nie możemy wstrzymać, nie możemy teoretycznie wstrzymać w sensie, prawda, że możemy wstrzymać, głosując przeciw, ale to i tak nam nic to wtedy to nam coś da. Jeżeli zagłosujemy za, no to już wiadomo sprawa sprawa się ciągnie już swoim torem. Także ja będę głosował przeciw, to od razu powiem, i to od Państwa zależy, jak sytuację rozwiązać. Ja uważam, że to będą dekady. Pomnik będzie stał przez dekady. A mamy, y, y, y, naród nas jest mądrzejszy i, i, i będą jednak ludzie czytać i to nie, my pomrzemy, a jednak będą dalej czytać i będą sprawdzać, jak to wszystko wygląda. Dziękuję ślicznie Dziękuję bardzo panu Wojciechowi. Czy ktoś jeszcze? Pan Roman Łańcucki, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Wojtek tu bardzo długi wywiad zrobił odnośnie tej tablicy głównej, ale ja bym chciał przypomnieć, że tekst tablicy głównej myśmy już przegłosowali. Wszyscy, a to no może, ale ja chciałem to powiedzieć, no bo może nie wszyscy to wiedzą. Tekst. Główny, o którym tytuł wywód zrobiłeś bardzo długi, myśmy już jako Rada przegłosowali. Cała się sprawa w tej chwili rozbiła tylko o dodaniu napisów bocznych. W sumie do których nie ma żadnych kontrowersji i zastrzeżeń. I ja uważam, że jeżeli myśmy raz już ten tekst przegłosowali, to śmieszne by było, żebyśmy go teraz nie przegłosowywali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych. Zabierze głos? Nie widzę. To pan burmistrz, bardzo proszę, Krzysztof Szpyt. Szanowni Państwo, ja poproszę Radę o głosowanie nad tym projektem, ponieważ już wszystkie sprawy związane z budżetowaniem i z umowami zostają Przyspieszane, dopięte. Mamy, mamy już połapane w budżecie kwoty, więc ta sprawa musi być no, jakby na bieżąco realizowana. Opóźnienie z decyzją co do, co do treści spowoduje, że będzie wątpliwa, wątpliwe dotrzymanie terminów i, i, i jakby wykorzystanie tych dotacji, które, które otrzymaliśmy z zewnątrz, ponieważ one są roczne. Natomiast. Ten tekst przypomnę, ten główny tekst został zaopiniowany i zmieniony i zaproponowany przez IPN. Kwestia, kwestia, to, co Pan Radny Mamczura, Mamczur zgłasza, kwestia marszałka wojska Podkarpackiego, to jest kwestia już techniczna umieszczenia tego na tablicy. Czyli, czyli rozumiem, że panu już społeczeństwo i marszałek w jednej linii jakby budzi kontrowersję. Zaproponujemy grafikowi, czy zaproponujemy kamieniarzowi, żeby ten, ten akapit związany z marszałkiem i leśnikami i towarzystwem był w osobnym jakby zdaniu, w osobnym wierszu, co będzie jakby samo tą sprawę jakby rozwiązywało, żeby to nie było związane ze społeczeństwem i marszałek jakby w jednym ciągu. Ale tę sprawę, czy sprawę tego napisu już nie musimy uzgadniać z ipn ponieważ to jest jakby do naszej dyspozycji, jeśli chodzi o umiejscowienie tych fundatorów. Także jeszcze raz proszę o, o podjęcie decyzji na dzisiejszej sesji, abyśmy mogli już dalej ruszyć z, z realizacją tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa zabierze głos? Jeśli nie to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki, przycisk właściwy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem y, tego projektu uchwały, jeden radny głosował przeciw. Yy, następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian, zmian w budżecie miasta Lubaczowa. Yy, tu poprosiłbym panią skarbnik o bardzo krótkie wprowadzenie do tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, yy, wysoka rado, szanowni państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 5465 zł, zmniejszyć wydatki w kwocie 7300 celem zwiększenia wydatków w kwocie 12 765 zł z przeznaczeniem na. Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na, w urzędach wojewódzkich, organizację konferencji oraz pomoc finansową dla powiatu lubaczowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budynku garażowo-warsztatowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Jana Radłowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 25 października 2021 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję, Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali. 15 radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania publicznego. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udzielić pomocy finansowej w 2021 roku dla powiatu lubaczowskiego w kwocie 7 tysięcy na realizację zadania publicznego. Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja również tym projektem uchwały zajmowała się na swoim posiedzeniu. Dnia 25 października 2021 roku wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza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 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Tutaj również poproszę panią skarbnik o krótkie wprowadzenie. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu o kwotę 259 225 zł, zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 10 tysięcy, celem zwiększenia wydatków o kwotę 269 225 zł na zadania wskazane w powyższym projekcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo y, Pani Skarbnik. Y, poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja na swoim posiedzeniu dnia 25 października 2021 roku. Wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik.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 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Yy, następny projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2021 rok. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym Gmina Miejska Lubaczów zaciągnie zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2021 rok w kwocie 7 tysięcy na zadanie opracowanie strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022-2030. Poproszę Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja też na swoim posiedzeniu 25 października 2021 roku zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że piętnastu radnych głosowało za przyjęciem tej uchwa uchwały. Yy, I ostatni projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje paragraf pierwszy w uchwale numer 329 z 2021 roku Rada Miejska w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy zmienia się wysokość dochodów i wydatków wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa. Poproszę Pana Jana Radłowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały komisja zajmowała się, zapoznała się z tym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Punkt. 9 dzisiejszego posiedzenia. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Bardzo proszę pana Krzysztofa Szpyta o informację. Szanowni Państwo, to był czas od ostatniej sesji w którym było parę, parę uroczystości, w, którym, w których braliśmy udział My wraz, wspólnie z panem przewodniczącym. Pierwszą taką to, była, to był Dzień Papieski 10 października, którym, który był zorganizowany tradycyjnie w okolicach stadionu przy pamiątkowym pomniku. Potem było złożenie kwiatów i później po przejściu złożenie kwiatów również pod pomnikiem przy parafii św. Bromeusza. Ten czas to był też czas związany z, ze świętem, z Dniem Edukacji Narodowej, popularnym Dniem Nauczyciela i Pracowników Oświaty. To był pierwszy rok po pandemii, kiedy, kiedy mogłem Wręczyć nauczycielom i wychowawcom nagrody burmistrza z okazji tego święta. Też takie nagrody wręczali dyrektorzy poszczególnych szkół czy przedszkoli. W czasie tych, tych wizyt, tych odwiedzin prowadziłem dyskusję na temat potrzeb naszych jednostek światowych. To zresztą też wybrzmiewa podczas sprawozdań które te jednostki składają na ręce Rady, wynika z tego, że wciąż musimy inwestować w te obiekty, aby cały czas one były na dobrym poziomie i służyły naszym dzieciakom. Deklaruję, deklarując na tych spotkaniach będziemy i tak wyprzedzając trochę przyszłość, ruszył projekt Polski Ład o którym zaraz wspomnę bo były pierwsze wyniki pilotażowego programu i myślę że w następnych naborach też będziemy jeśli chodzi o obiekty oświatowe składać wnioski duże wnioski związane z modernizacją naszych obiektów szczególnie ważne są dla nas cieknące dachy bo to też wychodzi od czasu do czasu szczególnie przy takich porach jesienno wiosennych gdzie nasze obiekty mają płaskie dachy pokryte papą i to nie do końca nam się sprawdza Rozwiązaliśmy ten problem w, tam, w poprzednim roku w, w szkole nr 2 na małej hali i na takim łączniku, i, i, i dwóch salach, które są od strony Orlika, pokryte blachą. Ten problem znika, więc myślę, że ten, w ten sposób trzeba, trzeba ten sposób zastosować do innych obiektów. Jest to niewątpliwie droga inwestycja, dlatego też spróbujemy pozyskać pieniądze właśnie z. Funduszy tak polskiego ładu, który w następnych edycjach myślę, że będzie też obejmował ten zakres działań. I właśnie. Właśnie teraz chciałbym parę zdań powiedzieć na, na temat tego programu polski ład, który który jakby sfinalizował się, pierwszy etap, czyli taki pilotaż, sfinalizował się parę dni temu. Mieliśmy okazję otrzymać promesy na realizację zadań w różnych gminach naszego powiatu. My pisaliśmy trzy wnioski związane z stworzeniem przoku na terenie naszego miasta. Na drogi miejskie i na obszar wodno-kanalizacyjny. W tym rozdaniu, jakby zaaprobowano nasz wniosek na realizację psok Przy czym ten wniosek jest dosyć obszerny. On zakłada stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli docelowo będziemy te te odpady odbierać sami, bo to jest zadanie własne gminy, możemy to robić. Chcemy przygotować taki, taki obiekt na terenach naszych inwestycyjnych. Są te tereny gotowe do realizacji takich obiektów i w miarę daleko położone od, od zabudowań, żeby to nie była jakaś, jakaś sprawa konfliktowa czy, czy sporna, jeśli chodzi o umiejscowienie tego na terenie miasta. Plusem tego, tego wniosku jest to, że założyliśmy tam zakup, zakup również samochodów, czyli sprzętu, które będą wykorzystywane przy ogólnym zadaniu utrzymywania czystości w mieście. Bo ten cały obszar od, odgromadzenia czy zajmowania się odpadami to również to, co jest w przestrzeni ogólnomiejskiej. I też tutaj no, nie jest może to fakt znany, ale, ale piasek, załóżmy, po, po odśnieżaniu, odśnieżaniu zimowym, to jest odpad. Czyli, czyli generalnie jest masę takich jeszcze um, obszarów, które, które wymagają uzupełnienia sprzętu. Dzisiaj pan przewodniczący Małecki mówił o akcji zimowej i mówił o konieczności posiadania większej ilości pojazdów. i Myślę, że przy tym wniosku postaramy się tak zaplanować te zakupy, żeby ten sprzęt był w miarę uniwersalny. Wiadomo, że nie da się w 100% zaplanować sprzętu do wszystkiego, ale niektóre zadania są zbieżne. Jeśli mówimy, że ten sprzęt ma w lecie czy w okresie wegetacji roślin służyć do koszenia, do, do zamiatania, to postaramy się tak skonfigurować te maszyny, żeby w, w czasie zimy dołożyć pługi, dołożyć piaskarki, aby one wzmocniły ten sprzęt, który, który obecnie pracuje na terenie miasta i żeby ten, ten okres zimowy był bardziej zabezpieczony, jeśli chodzi przez sprzęt własny. Jesteśmy na etapie planowania, na etapie określania formy działania, tego pszoku. i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy ta sprawa wróci pod obrady Rady, czy po jeśli chodzi o informacje, i będziemy tutaj szczegółowo przedstawiać, w jakim kierunku to zadanie zmierza. Dodatkowo w ramach tego Polskiego Ładu miasto jakby pośrednio znalazło się w dwóch innych projektach. W jednym wprost, w drugim można powiedzieć, tak. Tak nie do końca wprost, ale, ale bardzo jesteśmy zainteresowani tym projektem. To jest projekt, który, który będzie realizował powiat lubaczowski, związany z, z przebudową, modernizacją zespołu parkowo-pałacowego w Lubaczowie. Nas interesuje szczególnie no, wszystko, ale tak szczególnie to, to ten, ten temat, który podnoszony był przez Radę i przez mieszkańców długo, czyli park, park miejski. Myślę, że, że kwota będzie wystarczająca, aby, aby on nabrał takiego wyglądu i funkcjonalności parkowej. Ku myślę, że ucieszę i, i, i zadowoleniu naszych mieszkańców, ponieważ. Według koncepcji, którą miasto robiło, na podstawie której powiat składał wniosek, jest tam zaplanowany szereg takich typowej szereg architektury parkowej, która, która myślę, że doprowadzi to miejsce do takiego naprawdę zacnego wyglądu. Drugim, drugim miejscem, w którym Lubaczów miasto będzie brało udział, jest projekt Związku Międzygminnego, w którym jesteśmy Członkiem jest tam pięć gmin i powiat. Projekt jest na, na kwotę złożony. No jakby Ta promesa jest złożona i, i określa poziom wydatków na 8 milionów z kawałkiem niedużym, 8,5 miliona. bodajże nie, nie znam dokładnej kwoty, ale tutaj Lubaczów ma w swojej części, to jest projekt turystyczny. To jest projekt turystyczny, który zakłada powstanie szeregu miejsc, które służą obsłudze turystycznej, obsłudze rowerzystów, powstanie wież widokowych na terenie gmin naszego powiatu. A w mieście Lubaczów od dawna ten projekt jest, jest już jakby przez nas wałkowany i składany do różnych programów. I w tym, w tym programie zyskał akceptację, w Lubaczowie będzie Miejsce obsługi rowerów i tu miejscawialiśmy ją, umiejscowialiśmy go w okolicach skweru przy poczcie. Być może z rozszerzeniem tych, tych, tego obszaru parkingu koło Domu Kultury. Zobaczymy jak, jak nam koncepcyjnie wyjdzie ten projekt. Na pewno ten, ten skwer obok poczty zostanie gruntownie przebudowany. To już widzimy, że, że są środki. Na no mieliśmy od dawna koncepcję przebudowy tego, tego skweru, różne koncepcje. Ostatnio właśnie do wcześniejszego, wcześniejszego projektu, właśnie tego turystycznego. Planowaliśmy tam zrobienie takiego pocket parku, miejsca z urządzeniami do, do naprawy, do serwisu rowerowego, ponieważ widzimy, że dużo dużo osób wjeżdża do rynku zatrzymując się w ścisłym centrum. Myślę, że też jest możliwość zrobienia takiego miejsca, żeby też przyciągnąć w tamto miejsce. Jest to obszar, gdzie już są stare drzewa. i Myślę, że to będzie też atutem, bo jest to miejsce zacienione. Dodanie tam elementów małej architektury, dosadzenie nowych drzew, być może przemodelowania tego, jeśli chodzi o roślinność, spowoduje, że będzie to w miarę Atrakcyjne miejsce właśnie dla, funkcjonalne dla tych osób przyjeżdżających do Lubaczowa rowerami. Oczywiście nie tylko dla tych, bo w zasadzie będzie tak naprawdę dostępne dla wszystkich mieszkańców i myślę, że w oczekiwaniu na, na, na zadrzewienie się rynku, to miejsce będzie już gotowe, jeśli chodzi o, o takie, takie miejsce wytknięte w czasie największych upałów. Także. Szanowni państwo, te, te pierwsze wnioski z Polskiego Ładu już są za nami. Myślę, że w następnych będziemy powtarzać, jeśli chodzi o e, wnioski o infrastrukturę drogową, bo tego nigdy za, za dużo. E, oczywiście obszar kanalizacyjny wodno-kanalizacyjny też jest, jest wymaga od nas dużych nakładów, więc tutaj będziemy się starać o te środki. Przypomnę, że w tym, w tym programie to jest dofinansowanie rzędu 90-95%. Także bardzo, bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o wkład własny, szczególnie dla, dla miast, dla gmin zadłużonych i, i gmin, które, które no nie mogą sobie pozwolić na, na duże inwestycje własne. Także patrząc z nadzieją w przyszłość, spróbujemy właśnie zrealizować ten, ten projekt, który teraz mamy. A jeszcze dodam, że jeśli chodzi o przok, to tutaj też będziemy starać się zmierzać w kierunku przyszłościowego przejęcia przez miasto chociażby niektórych frakcji, czyli, czyli jeśli by. Nasz przok zaczął działać, miał sprzęt odpowiedni, a do tego będziemy zmierzać. Jest duża szansa, żebyśmy na przykład tą frakcję związaną z bio, czyli zielone, czy plastiki, mogli sami zbierać, bo to nie jest trudna sprawa, nie wymaga to bardzo specjalistycznych urządzeń. Na razie nie myślimy o zmieszanych, ponieważ specjalistyczne samochody są. Bardzo drogie i tutaj myślę, że możemy to zostawić w rękach firm do tego przygotowanych. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Czy może ktoś z Państwa do informacji złożonej do, przez Pana Burmistrza ma pytanie? pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do realizacji porządku. Punkt 10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez Radnych. Czy ktoś z Państwa <śmiech> jakieś wnioski, interpelacje? Jeśli nie, to w punkcie 11 krótka moja informacja, czyli jest przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję, podpisywanie podjętych uchwał na poprzednich, yy, odpowiadanie na korespondencję wpływającą i udział w uroczystościach i spotkaniach, o których Pan, mówił, pan Burmistrz mówił. Punkt dwunasty, sprawy różne yy, i pozwolicie Państwo, że najpierw pisma, które wpłynęły i tak, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie, pisma adresowane do Rady Miejskiej. Stosownie do artykułu 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez punkt 1 radnych 14 sztuk, punkt drugi zastępcę burmistrza sekretarza miasta skarbnika miasta kierowników jednostek organizacyjnych miasta. Osoby zarządzającej, członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje w, y, administracyjne w imieniu burmistrza 27 sztuk za 2020 rok oraz w związku z objęciem funkcji i zakończenia pełni, pełnienia funkcji przedstawia co następuje. Termin złożenia oświadczeń prawidłowy, stwierdzenie nieprawidłowości i braki formalne w analizowanych oświadczeniach majątkowych osoby, u których wystąpiły te y, nieścisłości, czy braki formalne zostały poinformowane i y, y, już y, kontaktowały się te osoby z Urzędem Skarbowym, aby usunąć wszelkie braki formalne. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie y, wydała opinię, opinię o informacji Burmistrza Miasta Lubaczowa o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku i po skład orzekający, oczywiście trzyosobowy, po rozpatrzeniu informacji Burmistrza Miasta Lubaczowa o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku pozytywnie opiniuje przedłożoną informację. Cała treść zostanie Państwu udostępniona w formie elektronicznej. <śmiech> yy, Prokuratura rejonowa Lubaczów do Rady Miejskiej. W związku z poleceniem prokuratury okręgowej w Przemyślu proszę o przesłanie w terminie do 19 października 2001 roku informacji. Punkt pierwszy czy Rada Miejska w Lubaczowie podejmowała uchwały antysmogowe w przedmiocie wprowadzania zakazów lub ograniczeń w stosowaniu instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych lub zakazu i ograniczeń w stosunku do określonych paliw. Punkt drugi. Czy zapisy regulujące powyższą materię zostały ujęte w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego regulujących odrębną materię, na, na przykład w miejscowych planach zagospodarowania Yy, przestrzennego i tu odpowiedź, którą wysłaliśmy, że w przedmiocie nie były podejmowane takie uchwały. Yy, I również Pan Burmistrz yy, przesyła nam informacje do wiadomości, że na podstawie paragrafu 3 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 21 20, czerwca 2000 pierwszego roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca, praca społecznie użyteczna przedstawiam informacje o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna przez skazanych i jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie. Tyle pism, które wpłynęły do Rady, do informacji. Proszę bardzo, kto z Państwa Radnych zabiera głos? Proszę bardzo, Pan Wojciech Mamczur. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, jak wiemy posłowie są tego, żeby zajmować się sprawami związanymi prawda, z naszymi potrzebami i nie tylko z naszymi, ale i innych okręgów. Dlatego tu w swoim imieniu oraz mi się wydaje, że w imieniu Rady Miasta Lubaczowa chciałem podziękować pani poseł Teresie Pomule za pomoc w naszych sprawach. Naprawdę Dużo pomaga, a państwo, nie wiem czy wiecie, dostaliśmy na ten przod 5 milionów złotych i ta sprawa dosyć została szybko załatwiona, także jeszcze raz tutaj w imieniu radnych PiSu, w imieniu moich i mi się wydaje w imieniu całej rady, w imieniu pana burmistrza, pana wiceburmistrza chciałem serdecznie podziękować pani poseł za pilnowanie naszych wydatków, to znaczy nie wydatków, tylko zobowiązań, prawda, próśb i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Panu Wojtkowi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Pan Marek Małecki, jak dobrze widzę. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Wysoka... Rado, panowie burmistrzowie, ja właśnie chciałbym się odnieść do kwestii jeszcze tego sprawozdania z, z, z, pana burmistrza, prawda, z, między sesjami z działalności. I szczególnie z ostatniego już, już zdania, które pan wypowiedział odnośnie tej selektywnej zbiórki, że moglibyśmy ewentualnie jako miasto przejąć część tych zadań i sami je realizować, to byłoby na pewno właściwe. Szczególnie teraz może, może to nie jest temat na najbliższy czas, prawda? Musimy już się do tego przygotować, choćby te pieniądze, które tutaj nam, że tak zostały przyznane, na pewno w dużej mierze nam to umożliwią. Ale przede wszystkim chciałbym się odnieść do takich spraw, które na co dzień, z którymi się spotykam, którzy ludzie, Zgłaszają nasi mieszkańcy, no, szczególnie ci tacy samotnie mieszkający albo w takich dwuosobowych tylko yy, rodzinach, gdzie mówią, że nie produkują tych śmieci, chodzi głównie o zmieszane, a muszą płacić wysokie, wysokie rachunki no, jednak za odbiór tych śmieci. Bo niektórzy mówią, że ten pojemnik wystawiają raz na dwa miesiące i wierzę im w to, bo, bo wiem, że to w niektórych, w niektórych rodzinach się tego tak dużo nie produkuje. Mam nadzieję, że te działania miasta i tak dalej przyczynią się również właśnie do zmniejszenia tych kosztów i być może, że kiedyś takie osoby, zresztą jak my wszyscy, odetchniemy z tymi rachunkami i być może, że się uda zmniejszyć koszty odbioru tych nieczystości z gospodarstw. I jeszcze chciałbym do pana burmistrza zaopolować w takiej sprawie, bo prawdopodobnie będziemy się szykowali jako miasto do kolejnego przetargu na odbiór, obsługę odbioru tych nieczystości. I chciałbym prosić o ujęcie specyfikacji odbiór styropianu, bo w tej chwili masa ludzi po prostu zgłasza problem odbioru styropianu jadąc na przok. Ze steropianem są odprawiani z kwitkiem, bo steropian nie jest tam przyjmowany. I to, czy to taki przemysłowy, czy to jakieś opakowania. Sam byłem świadkiem dwóch takich przypadków, gdzie byłem na przoku w innej sprawie. Przywieźli steropian, zostali odesłani z kwitkiem. Także to temat steropiany jest na tą chwilę nierozwiązany. I bym prosił, nie wiem, specyfikacji pewnie o, nie wiem jak to, jak to rozwiązać, prawda? Nie chciałbym tutaj akurat podpowiadać czegoś, co może nie będzie do zastosowania, ale generalnie chodzi o odbiór steropianu, także dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze radnych zabierze głos? Pan Paweł Włoch, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, y, myślę, że jestem w tej sprawie ostatni raz. Tutaj więcej nie będę przychodził, bo szkoda y, y, mojego zachodu tutaj. Y, odnośnie y, postawienia tego lustra na skrzyżowaniu, pan burmistrz o tym doskonale wie, idzie zima. Y, warunki będą tru, y, trudne, a najgorzej właśnie jest w okresie zimowym. Więc bardzo proszę ewentualnie odpowiedź jakąś, czy możemy się doczekać na to czy nie, bo czekamy już paręnaście mi miesięcy. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeśli nie. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za udział, za przybycie i zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie 36 w obecnej kadencji.